Witam serdecznie w czwartym wiaderku internetu. W dzisiejszym odcinku pokażę wam jak stworzyć wiadomość, która zniszczy się sama po przeczytaniu przez pierwszą osobę. Z tej strony graczek i zapraszam do oglądania. Do tworzenia notatek tego typu służy strona privnote.com. Link do niej będzie w opisie. Jej mechanizm polega na tym, że po stworzeniu notatki, strona generuje nam link, który jest monitorowany. Jeżeli jakakolwiek osoba wejdzie w ten link, zobaczy ona wiadomość oraz ostrzeżenie, że wiadomość została usunięta, dlatego warto ją zapisać zanim zamkniemy tę kartę. Każda następna osoba, która wejdzie na ten sam link, otrzyma inną wiadomość mówiącą, że oryginalna wiadomość została już przeczytana i zniszczona, razem z informacją, kiedy to się stało. W ten sposób możemy przesyłać informacje tajnie, bez obaw, że ktoś później zobaczy nasze rozmowy, klikając na link. Sprawdźcie sami. Jeżeli uważasz stronę za użyteczną, możesz zostawić subskrypcję po więcej takich filmów. Na razie!